No cześć. Witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś myśliwym, już od pewnego czasu, to pewnie musiałbyś żyć na księżycu, żeby nie wiedzieć, że Sejm w końcu wprowadził jakieś tam przepisy, które zdejmują z Ciebie obowiązek badań psychologicznych, badań lekarskich przez lekarza uprawnionego. No i Masz na razie spokój, dopóki się nie zmieni jakaś kolejna władza, która jednak temat przejmie z powrotem. Także powiedzmy tam jakieś 500 do 1000 zł jest dla ciebie zaoszczędzone, nie mówiąc o tym, że nie musisz iść na policję i zawracać sobie głowy. Jeszcze w zeszłym roku bardziej przezorne koła łowieckie, a w zasadzie ich jakieś osoby, które decydowały o pewnych rzeczach, przychodziły do mnie, żeby coś tam poumawiać. Ja spokojnie mówię, panowie, poczekajcie, aż przepisy się wyklarują. To nie jest tak, że już tam zaraz będziemy się badać, prawda? No i okazało się, że miałem rację i powiem szczerze, że możesz zapytać mnie, dlaczego mnie to nie zdziwiło, chociaż szumu było medialnego i różnego innego bardzo wiele, a mianowicie pamiętam czasy wchodzenia ustawy o broni i Amunicji, i nagle się okazało, że zrobiono dokładnie to samo, co tam chyba 10 czy, czy, czy, czy, czy, czy kilkanaście lat temu. A mianowicie wtedy prezydentem był pan Komorowski. No i być może nawet jeżeli nie jest on w swojej opcji politycznej, to wiesz o tym, że był zapalonym, myśliwym. I także przypuszczam, że w Sejmie też bliższa koszula ciału, czyli jest tam więcej myśliwych niż się normalnie nam mi czy tobie wydaje. No i po prostu naturalnie z, zrobiło się jakieś lobby, które to przeforsowało czy się cieszyć, czy smucić. No na pewno ty, jako myśliwy, będziesz zadowolony, bo będziesz miał trochę świętego spokoju. Różne organizacje proekologiczne podniosą tam oczywiście szum, że to myśliwi nie widzi, tam myli dzika z dzieckiem i tak dalej, i tak dalej, to pewnie dobrze wiesz, jak te tematy się, że tak powiem, te tematy się prezentuje, jeżeli już ktoś kogoś po, postrzeli. No... Momencik, bo mi się kaszlać za... Przepraszam, bo jestem trochę chory. Ja natomiast, powiem szczerze, nie mam zdania. No z jednej strony na pewno bym się ucieszył, bo poznałbym kupę fajnych ludzi, z jakichś kołek, kółek łowieckich, kół łowieckich z Dolnego Śląska, z drugiej, w tej chwili mam już tyle roboty, że za bardzo nie przerabiam tego, tego co mam, prawda? Badania myśliwych to są, jest duży taki problem organizacyjny, czyli w jednej kupie musisz mieć psychiatrę, psychologa, okulistę, lekarza, uprawnionego, takiego jak ja czy jakiegoś tam innego, no i jeszcze zorganizować to, żeby myśliwi chcieli przyjść w tym czasie co, lub lekarze, specjaliści, przyjść w tym czasie co osoby badane. Czyli jak to mówił kiedyś wieszcz poeta, w tym cały jest sam Barans, aby dwoje chciało i tak dalej i tak dalej. Prawda? Jeżeli masz coś do powiedzenia, to najpierw powiedz mi, czy mnie słychać? Zrób to tutaj, zrób to tutaj na czacie, prawda? O tam gdzieś tutaj, o tak tą ręką pomacham. Tutaj jest czat, także jak mnie słychać, to prosiłbym cię o jakieś Jakąś informację, że, że żyję, że nie ma tam jakiegoś większego problemu z transmisją. Przepraszam z góry, bo jestem niestety chory, podziębiony i być może być może trudno mnie poznać po głosie. Cześć Bożydar, dobra, dzięki, dzięki za tą informację. Z Tymi myśliwymi, jeszcze raz powiem, na dzień dzisiejszy żadnych nowych badań nie ma, ale co będzie za rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, no, opcje polityczne zmieniają się w kalejdoskopie i całkiem możliwe, że kiedyś tam dojdzie jakaś, jakaś opcja, która będzie chciała pokazać myśliwym, kto tu rządzi, prawda. No, a najlepiej pokazać, kto tu rządzi y, rękami lekarzy, czy jakichś tam innych ludzi, ponieważ no, trudno, trudno y, się nie domyśleć, że wśród starszych jakichś członków braci łowieckiej na pewno są osoby, które tak no, formalnie to badań psychologicznych czy lekarskich by nie przeszły, prawda? Czyli jakieś tam od siew by był, nie mówiąc oczywiście o sprawie finan, finansowej. Teraz tak, jeżeli chcesz ze mną pogadać, jest taka możliwość, oczywiście yy, telefon 789 273 335. 789 273 335. Pięć, prawda. I tutaj mam ten telefon i, i, i jeżeli ktoś tam ma ochotę, żeby mu coś wyjaśnił, no jakby to powiedzieć telefonicznie, prawda, to może ze mną sobie pogadać. Jeżeli taka ochota nie przyszła, to po prostu będziemy zaraz przechodzić do innego tematu. Wracając do pozwoleń na broń, musisz sobie zdać z jednej sprawy, że często zostają kierowane do mnie osoby ze służb mundurowych. Te osoby ze służb mundurowych, żandarmeria wojskowa, czy policja, czy tam jacyś inni, wyciągają im brudy z... NFZ-u, prawda, czyli jeżeli się leczyłeś, powiedzmy, psychiatrycznie brałeś jakieś leki psychotropowe, piłeś alkohol i nie daj Boże poddałeś się leczeniu, co wydawałoby się, że no, tylko, tylko chwalić, że zerwałeś z, z, z nałogiem, że wyrwałeś się ze szponów nałogu i, i chcesz zrobić coś ze sobą dobrego, no to jak masz niechcący, niechcący, to w papierach to cię będą kierowali jeszcze raz, prawda? Na no zasadzie to samo też dotyczy się myśliwych złapanych, na przykład za jazdę po alkoholu, prawda? Czyli niby badań nie ma, ale jak cię tam dorwie ktoś tam, czy żona ci założy niebieską kartę, czy? nie daj Boże, jest jakaś interwencja policyjna w Twoim domu, spiszą Cię jako awanturującego się i tak dalej, i tak dalej, to masz dużą szansę trafić na powtórne badania. No i jest kolejna sprawa, że panie małżonki w trakcie jakichś konfliktów rozwodowych, często korzystają z tej możliwości, są rzeczy jakieś wydumane, prawda, że, których nie zrobiłeś, a ona tam twierdzi, że ją bronią straszyłeś, czy coś w tym stylu. No i tłumasz się, że nie jesteś koniem, prawda? Także, także jak już jesteś tym myśliwym, to niestety musisz się pilnować, prawda? Pytanie z czata. FP1986. Witam. Czy będąc sobą bez widzenia obłocznego zmieniło się coś odnośnie prac do 3 metrów i powyżej 3 metrów? No zmieniło się o tyle, że rozgraniczono pracę do 1 metra i pracę powyżej 1 metra, prawda? Czyli te prace powyżej 1 metra to coś można by powiedzieć są tak jak te kiedyś stare, powyżej 3 metrów. I niestety no jest lepiej, prawda? Nie musisz już mieć widzenia obuocznego. Generalnie bada tylko lekarz taki jak ja, prawda? Oczywiście no musi zbadać wzrok słuch, tam, narząd równowagi jakieś ogólne badanie internistyczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma już uważania po pięciu specjalistach. Jeden tam się do czegoś doczepił i nagle byłeś uwalony. Także, także wydaje mi się, że poszło tutaj w dość dobrym kierunku, ale to też z prostego powodu, że nie ma nie ma za wielu lekarzy i według mnie okulista, laryngolog i neurolog powinien się zająć chorymi pacjentami, a nie tam y, zabierać pracę lekarzom medycyny pracy, prawda który może zrobić to samo, a potrzebuje po prostu, potrzebował w zasadzie tych specjalistów tam do swojej dokumentacji medycznej. Także y, jeszcze raz, jeżeli masz ochotę ze mną porozmawiać. To jest ostatnia szansa. Za chwilę, że tak powiem, ten numer, w, że tak powiem, schowam, prawda, że nie będzie widać. Natomiast, żeby było jasne, ten numer jest tylko do potrzeb hangoutów telefonicznych. Nie odbieram, po prostu on sobie tutaj leży w moim studio. Nie odbieram telefonów w żadnym innym czasie, prawda? Czyli jeżeli ktoś sobie tutaj do mnie zadzwoni i szuka ze mną kontaktu, to szkoda po prostu twojego czasu. Zobaczę, czy ktoś dzwonił ostatnio. No, dzięki Bogu nie dzwonił. Czyli ktoś tam się mnie słucha. I jest kolejna rzecz. W zasadzie to pytanie dostałem dzisiaj. Zaraz, zaraz je przeczytam. Witam. Moja sprawa wygląda następująco. Wykonałem badania w WOMP. Otrzymałem pozytywne orzeczenie lekarskie na rok czasu z terminem ważności do końca stycznia 2022. Po dostarczeniu niezbędnego dokumentu do starostwa nadano mi PKK dopuszczającego do egzaminu w WOR. Teorię zdałem podczas 2021, natomiast egzamin praktyczny zdałem 4 marca 2022, czyli po okresie ważności badań i, i o braku aktualnych badań i konieczności wykonania ponownych dowiedziałem się w starostwie dopiero podczas weryfikacji dokumentów przy właśnie dokumentu prawa jazdy. Obecnie moja sytuacja wygląda na to, że Wydział Komunikacji chce unieważnić mój egzamin praktyczny, gdyż odbył się w czasie braku ważnych badań lekarskich, chociaż dostarczyłem nowe, na podstawie których został wydany mi Dokument. Moje pytanie brzmi, czy starostwo nie powinno mnie powiadomić o kończących się badaniach i wystawiać w tym celu ponownego skierowania do ich wykonania? Oraz chciałem nadmienić, że działo się to w okresie pandemii, w obowiązującym przepisie ustawy o zwalczaniu COVID, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, yy, zacznę od pytania, czy starostwo powinno cię powiadomić o kończących się badaniach. No starostwa to nic nie obchodzi, ich obchodzi tylko to pierwsze badanie, które robisz po alkoholu. Oni cię kierują do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i do psychologa, tam na jakiś kurs chyba reedukacyjny. No, a potem już jest niestety twoją sprawą pilnowanie rzeczy, pilnowanie tego, żebyś poszedł z ważnymi badaniami, wyrobił sobie PKK, no i zrobił egzamin praktyczny w czasie ważnego orzeczenia lekarskiego. No i jak się ta sprawa skończy, to nie wiem, z uwagi na te przepisy jakieś tam o covidzie prawda, natomiast no COVID nie będzie wieczny jeżeli masz wyciągnąć jakiś wniosek z tego, to zaraz po zdaniu badań w WOMP-ie radzę Ci Radzę ci po prostu iść do lekarza prywatnego, przedłużyć to na jakiś tam sensowny termin. 10, 10, 15, 20 czy tam ileś lat, czy, czy tam nawet bezterminowo czasami niektórzy dają. No i zdawać bez stresu, prawda, bo cokolwiek by się tutaj nie zdarzyło, masz dwa, dwa problemy. No. Jeszcze raz trzeba zdawać egzamin na prawo jazdy, czyli jakieś tam koszty są. No lekarza oczywiście no musisz zaliczyć, ale tak zrozumiałem, że zaliczyłeś prawda? już, już drugi raz. Stres, nerwówka, tutaj chciałbyś mieć wszystko zakończone, a przychodzi co do czego. I, no i trzeba się dalej po urzędach. Pa, well. Dobra, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś ostatnie pytanie, to zapraszam Cię tutaj do komentarza na czacie. Jeżeli już oglądasz powtórce, to zrób to już w komentarzu, w komentarzu do tego wideo. Tak dojesz gdzieś do 24 godzin odpowiadam, prawda? No z innych rzeczy, coś się ten nasz skoczek naczelny, narciarski, spadła mu forma, Norwek kurde, robi co chce. Szkoda, jak to mówią, prawdziwy facet, nie tylko, że dobrze zaczyna, ale dobrze kończy, prawda? Mam nadzieję, że pan Kubacki jeszcze się wzniesie na wyżyny, prawda? skoków narciarskich i jakoś odbije tą stratę. Chociaż nie wygląda to zachęcająco, bo jest kupa jakichś, yy, kupa jakiś wytłumaczeń, a to pod wiatra, to z wiatrem, a to tak, a to siak, a tamten po prostu skacze i wygrywa i ma te tłumaczenia dokładnie gdzieś. Także na tym kończę. Yy, trzymaj się do następnego razu. Jeszcze raz komentarz pod tym wideo. No i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze.